Piece żelazne, drzwiczki do piecy, blachy kuchenne, garnki emaliowane, rury, wanny, Umywalnie, zlewy, klozety, płuczki, koła zębate do maszyn, kloce hamulcowe, maźnice, słupy lano żelazne. To tylko niektóre produkty wytwarzane przez największą w Polsce fabrykę Hertzfeld Victorius odlewnie i emaliernie, która znajdowała się przy ulicy Alei 23 stycznia. W 1920 roku zakład przeszedł w ręce polskie. Roczna produkcja wynosiła około 25 tysięcy ton produktów. Ogromna. Jednakże nie tylko pracą człowiek żyje. Pracowało w tej fabryce w 1937 roku około 2000 osób. Jak organizowali czas wolny? Poprzez kluby sportowe piłkarskie zapaśnicze oraz działalność propatriotyczną. Między innymi w latach 30. ufundowali szybowiec dla Ligi Obrony Przeciwgazowej i Przeciwpowietrznej, a członków tej ligi było około 350, najwięcej na całym Pomorzu. W 1928 roku fabryka była tak ogromna, a należy jeszcze przypomnieć, że istniał drugi oddział, który do dnia dzisiejszego istnieje na terenie Mniszka, że wybudowano bocznicę kolejową przy samej Wiśle, gdzie można było składować towary Herzfelda Victoriusa. W okresie II wojny światowej zakład mocno ucierpiał, ale nie tak, że można było go całkowicie zamknąć. Okupanci w latach 43-44 między innymi produkowali w niej korpusy do rakiet V2.